Ludzi tu my, są z nami całe rodziny Wszyscy na to są gotowi, aby wspierać swe drużyny Odprawiamy nasze czary, teraz szale idą w górę Z naszych gardeł się wyrywa, wiarę słychać z Wygramy mecz, wygramy mecz, nie damy się Jak zwykle im kibicuję Mam na sobie barwy jej By pokazać związek ten Głośno krzyczę nie i źle No i goli znowu chce Każdy chce zobaczyć to i być blisko Bo każdy kibic jest za swym, Nie zawsze za najlepszymi Nie zawsze nasi z nimi starzyć może się Macie tylko bramki dwie Piłkę trzeba posłać dwie i w nich zobaczy. Chcę, co się wie Każdy chce Chcemy gola, chcemy gola i być zawsze Jak umiemy, tak głośno kibicujemy Postarajcie się chłopaki O wynik nie byle jaki Wynik dobry musi być Nie da tego się ukryć My za was wszystko oddamy Grajcie dla nas, wam śpiewamy Grajcie dla nas, dla nas Grajcie swym kibicom radość dajcie Każdy wynik nam pasuje Który was dalej promuje Głośno krzyczę, nie i źle Lecz jak zwykle bramę chce Każdy chce zobaczyć strzał Bo po strzale będzie szał Wielki szał wasza rola, strzelcie go Ultrastrzędu z tak samo, kocha ją Chcę zobaczyć właśnie to By świętować było co Lubi akcje, piękne strzały Na trybunach, będzie szał Prawy niech da do lewego, w końcu niech coś wyjdzie z tego strzelcie bramkę lepiej wie Kiwi zawsze tego chce O naturę tak ma zawsze śpiewa swoim tak Niech wam wyjdzie piękny szał Na stadionie będzie szał, wielki szał, Będzie szał, będzie szał, będzie szał, będzie! Benji, Benji, Benji, Benji, Benji song